bardzo trudny problem, kiedy być może jesteś tak zwanym niepijącym alkoholikiem, ale nie potrafisz tego udokumentować w WOMP na badaniach lekarskich. Wydaje ci się, że najtrudniejsze już cię minęło, wyrwałeś się ze szpo szponów nałogu, zrozumiałeś o co chodzi, a tutaj okazuje się, że brak jakiejkolwiek empatii wśród lekarzy. Zapytanie mojego widza. W 2012 odbyłem terapię antyalkoholową w zamkniętej placówce. Nigdy nie byłem zatrzymany przez policję pod wpływem alkoholu i nigdy nie zabrano mi prawa jazdy. Posiadam prawko BC i dodatkowe uprawnienia na podnośniki koszowe na podwoziu samochodowym. Oczywiście wykonuję zawód operatora tych podnośników. Natomiast pod koniec 2018 Dostałem wezwanie od prezydenta miasta na badania lekarskie celem stwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do posiadania tegoż to prawa jazdy. Wszystkie badania przeszedłem pozytywnie, tylko problem powstał, gdyż nie potrafię udokumentować roku abstynencji. W związku z tym odpowiedź WOMP jest negatywna. I zasadnicze pytanie, czy lekarze orzecznicy mogą czegoś takiego wymagać od trzeźwego, od siedmiu lat alkoholika. No, widać, że mogą wymagać, skoro tutaj było orzeczenie negatywne. Jakie kroki mam dalej podjąć, żeby mi tego prawa jazdy nie zabrali? No, sytuacja naprawdę jest trudna. Yy, być może jak definitywnie przestałeś pić, to pomoc psychiatrów czy terapeutów nie jest ci potrzebna. No, w sumie do nich nie uczęszczasz. No, być może jest trochę inna sytuacja, że chodzisz na jakieś spotkanie AAA, ale yy, jeżeli nawet tam ktoś z tego AAA zaświadczenie wystawi, to dla WOMP-u jest ono bezwartościowe. Rozporządzenie wyraźnie mówi, że nie są to yy, udokumentowaniem rocznej abstynencji antyalkoholowej. Nie jest zaświadczenie za tylko od psychiatry lub yy, terapeuty. Także yy, ktoś mi nawet w komentarzu dał Mądryą jakąś uwagę, że te grupy są z założenia anonimowe, a nie od wystawiania jakichkolwiek zaświadczeń na, pod, na potrzeby tam wąpów czy innych jakichś celów. I co w sumie robić, prawda? Ja bym tutaj poszedł do psychiatry czy jakiegoś terapeuty, no raczej prywatnie, bo wątpię czy na fundusz ktoś się tam zrozumie wyjaśnił mu całą tą sytuację no i miał trochę nadziei, że to coś pomoże i ten gość, czy ta Pani wystawi jakiś tam stosowny dokument, który będzie dla WOMP-u podstawą do przywrócenia ci prawa jazdy lub w tym przypadku jakiejś tam kolejnej instytucji, czyli odwoławczej. No, yy, weź też pod uwagę, że być może nie przekonasz tego lekarza, to przynajmniej przedyskutuj z nim, yy, czy on jest w stanie wystawić ci takie zaświadczenie za rok, yy, czy ci w ogóle takie zaświadczenie wystawi. No, uzgodnij jakiś plan wizyt, jak często musisz Y, uczęszczać, natomiast dlaczego uzgodnić, czy ci w ogóle wystawi? ponieważ już miałam sytuację, że widzowie mi relacjonowali, że sobie tam chodził 12 miesięcy, a po tych 12 miesiącach dany terapeuta mówił, że on nie wie, czy, czy, czy, czy byłeś trzeźwy, czy nie byłeś i niczego takiego nie wystawi, czyli nałaziłeś się, y, natraciłeś czasu, nada. No, nie pasuje mi tutaj jedynie w relacji widza, że pominął przyczynę, dla której został skierowany na badania. No, tam niby 7 lat różnicy po leczeniu w tym ośrodku, czyli coś tam na rzeczy jednak musiało być, bo urzędy nie kierują po prostu na podstawie swojego, widzi mi się jakiś powód musiał być, jaki i nie chcę spekulować. Nie wiem, niezależnie od powodu, jaki był, czy nie był. Sytuacje takie, że ludziom się wydaje, że przestali pić i idzie do womp opowiada o swojej walce, o swojej drodze, jak mu ciężko było, jak teraz naprawdę nie pije, a tutaj nagle BUM. Dalej jest traktowany jako jednak pijący alkoholik. No, jest to bardzo częste nie powiem tam, w którym womp natomiast zrozumieć trzeba jedno, no daj womp to, co WOMP oczekuje, czyli zaświadczenie od psychiatry, od lekarza psychiatry lub jakiegoś terapeuty o rocznej abstynencji alkoholowej. Jeżeli alkoholikiem nie jesteś, to daj od tego lekarza, czy terapeuty zaświadczenie, że nie jesteś osobą uzależnioną. No i powinno to tam w jakiś sposób Ci pomóc. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jak masz coś ciekawego, yy, podobnego do tego przypadku, oczywiście do powiedzenia, do skomentowania, zrób to, to pod tym filmem. Oczywiście subskrypcja mojego kanału. Wtedy masz najnowsze newsy lub obejrzyj kolejny filmik z podobnej branży.